Na początku świeciło słońce. Świat zaczynał budzić się do życia. Pojawił się pierwszy trzepot z ptaka. Pierwsza rosła. Podczas gdy słowiki pięknie śpiewały, a słońce mocno prażyło, ktoś zasadził ponad 7 miliardów nosi, z których jedno, To ja Naszym zadaniem było stworzyć piękny spójny krajobraz gdzie każdy grałby swoją rolę gdzie dla każdego byłoby miejsce. Wiedzieliśmy, że aby ogród był piękny, potrzeba wielu gatunków. Dlatego nigdy nikogo nie wykluczaliśmy. Mieliśmy wydłużać swoje gałązki, wypuszczać pędy liści, a w lepszych momentach uśniewać kwiatami. Mieliśmy cieszyć się zarówno słońcem jak i deszczem. Mieliśmy pozwalać motylom siadać na nas, a zaraz potem odlatywać. Mieliśmy zapuszczać swoje korzenie, wypuszczać zarodki i po prostu trwać. Najistotniejsze jednak w tym wszystkim było to, że każda roślina podczas pierwszego kwitnięcia czarowała nie tylko kolorowymi wyglądami kwiatów, ale też zaburczą pięknymi końcami. Na ulicach nie ma nas martwych. Umieramy w środku. Myślimy, że jesteśmy nieśmiertelni. że panujemy nad światem. Czy skutek uboczny bycia człowiekiem przeszkadza nam różnorodność. Boimy się tego, co nie znamy. Jesteśmy zapatrzeni w siebie, w swój świat i w swoje piękne. A jak jest naprawdę? Przecież każdy z nas jest ruchy. Każdemu można pozrywać liście, odcinać wyłącza. zabrać wszystkie kwiaty. A wtedy zostaje już tylko końce.